Zwykła lady, Czy miałabyś ochotę na, na, na, na, na, na, na, Bo nie ma takich diamentów Które by miały większy blask Niż niezwykłe oczy mm, Czy dasz mi je? Nie ma na świecie tyle złota Za które można kupić cię Niezwykły urok sobie masz mm, Czy coś mi dasz? Smakować byś się chciało i ciągle mi mało Tak wiele by się dało za takie ciało Bo nie ma drugiego takiego wariata Poleciałbym za tobą na koniec jadna Niezwykła lady, lady lady Czy miałabyś ochotę na na na na na, na nie zapomnianych dni Roztańczonej nocy smak Powiedz, powiedz ale idy, pocałuj mnie teraz i tu, tu, tu, i tu Bądź moim baby, baby, baby namiętnie tak do mnie mówi Do mnie, do mnie mów Najstarsze no wino na świecie Nie smakuje dobrze tak jak przed cudem ustatwę, mm, czy dasz mi je? I gdy mnie dzisiaj zapytacie, albo ona, albo szmal bez wahania biorę ją. Żlić mm, notkę tą, smakować byś się chciało i ciągle mi mało, tak wiele byś się dało za takie ciało, bo nie ma drugiej Takiego wariata Poleciałbym za tobą Na koniec wiana. Niezwykła lady Czy miałabyś ochotę na Na, na, na, na Niezapomniany dni Lady, lady Roztańczonych nocy smaków Witam!